Zakochać się można tak tylko raz Dzień dobry. Zakochać się można tak tylko raz Oddałeś go Wszystko gdzieś się rozpłynie I stanie się to wstać nie powinno To proszę połeś o nas przez chwilę Przecież jednak mnie kochasz nam życie Zakochać się można tak tylko raz Odnaleź w końcu na już. Zdjęcia